No, zawsze byłem antykomunistą, zawsze, ale wtedy kiedy w końcu... Dlaczego to znaczy, właśnie w, wstąpił do milicji w latach 70? No, ja jestem też do no, milicji, ja byłem trenerem na etacie milicyjnym, byłem w klubach gwardyjskich, to wtedy bym trzeba być albo milicantem, albo żołnierzem, albo górnikiem, albo hutnikiem, żeby jako hutniku, albo górnikiem, więc wisiałem się na etacie, jako trener szczególnie, bo jako trener byłem wtedy miał dobrą godziną płacę i mogłem ja trenować. No ale no ale jak, na, tak jak tak na silne podejście antykomunistyczne, jednak to tak, jest tak. dziwne, to że tak akurat w tak. milicji chciałeś znaleźć zatrudnictw? Milicja nie miała nic z tym, do niego zawsze nie traktowałem milicji jako jakiejś politycznej organizacji. Natomiast partia Polska Jednoczona Partia Rodnicza wstąpiła w wstąpiłem w 1968, to, to, to, to już było co niego, ale wstąpiłem, ponieważ mama i tata doszedł wniosku, że. Tego się nie da rozwalić inaczej, tylko od że mówię, to wstępujcie, synowie, czy cygrynocze, który stawili, ja pamiętam rekomendację, którą dałem, dałem na uszy, do szkoły rozpałowej, opisałem, że Jacek Jaworski zawsze mówi prawdę. I to, i to mi tak tak mówiło, że starał się zawsze mówi prawdę. Mhm. Tutaj mamy jedną fotografię z tego okresu milicyjnego. No, 80 no, roku. Powiedz, co tam robiłeś. No. Jakiego typu to byłam Najpierw, najpierw byłem y, jako trener w Rzeszowie, a w tym do Krakowa. Ale czego? Mhm. A w tym się. No i tam byłem też lubiemy z i też tych artwieńskich. To tego nie jest? Jak trzymać? To jest atrapa. A czego? To, Wszędzie to nie jest. No to wracamy do pytania. Co robiłeś w milicji? Czy treningi to? Co jeszcze? Czuję się na przesłuchanie bezprecedensu w No Trenowaliśmy judo, a do Krakowa przyniosłem się już świadomie zupełnie do, do oddziałów specjalnych ZOMO. To się nazywało. Tak trochę zakamunkowanych, to było ZOMO, to nie było wcześniej, za to było dział antyterrorystycznym. No ale też mi się tym kierze, antypolistycznie ZOMO. No, ale. ale... Działania te i no, tak, bo świadomie przyszedłem po to, żeby... Bo wtedy była taka sprawa, która nie od wielu lat, to była sprawa śmierci sprawa Kijasa, którego... nie mm. mówi, że zabiją ZOMO, że zabiją SBX, ale ja, to zobaczmy, kto zabił w końcu. No i musielł że się zabij, no i w czym ja się dowiedziałem, gdzie ja muszę ZOMO. Ale jakaś związanaś z Kijasa? Nie, tylko ja zawsze byłem związany z, z ruchami niepodległościowymi, zawsze no, dużo czytałem Libły, tak zwanej podziemnej, no i w temacie. Jakie jeszcze zadania w tym okresie? Jakie miałem, miałem szkolić antyterrorystów i tak doszło. Kiedy poznano się na moich umiejętnościach, to szkoliłem wszystkie oddziały terrorystyczne z całej Polski. Z całej, od Gdańska i Szczecina, aż po Kraków. Czy to chodzi o szkolenie na sztuki Nie, nic wspólnego nie miałem. To nie na walce To było wysokościowe, jakieś działania ze śmigłowców, oraz w górach Brania mhm. ja akurat do dzisiaj się zastanawiam na niej przekonałem, żeby się też szkolili, ale nie było poszanego, bo ja się nie wiem zginąć. Dali się namówić każdego. Tak. Też... Tutaj wykonajanie, gdyby szkolenie w Układzie Warszawskim, w specjalnie, przypraszcza mu za. No ja nie wiem, czy wierzyć, czy nie. Chyba nie pozostaje mi, tylko wierzyć. Prawda? Pani wiemy. Zwłaszcza szkołą ma. Nie, kto to powiedział, że nie kłaniasz? Pani. Jak słuchacie, wszyscy mówią mama. Nie, mama no, no, no, mojej koleżanki była, zagadam się. E, brałeś też e, udział w ochranianiu e, papieża podczas kawiarzynki w roku? Pracowaliśmy wtedy warianty pierwszej, mm. pierwszej wizyty. Od razu mieliśmy wariant, bo była taka do e, są struktury specjalne, że ponieważ papież wysunął Niemców swojego otoczenia w Watykanie kogoś tam jakiegoś uważałego patrzy innego, że będzie Niemcy zauważyli, w Polsce się na niego zamachnąć jak się mówiłem, będziemy podejmowania jego stół z miejsca, takiego ze środka, który, i opanowali do tego stopnia ćwiczenia na śmigłowców w akcję, że od chwili zawisu do podniesienia do góry osoby ludne, na wysokości 40 metrów śmigłowców, bywało 700 kultów. To chyba szybko. Sądzę po waszym, gdy się samo w 1961 roku. Też bardzo przykre za, że mi się zdarzyło. To miało miejsce. Kopania mówię. Tak, a wcześniej jeszcze były ta sprawa Bydgoska, którą. Ja nawiązałem kontakt z Solidarnością wtedy, jak po sprawie Bydgoskiej i dostarczyłem wiadomości o sprawie to Kobli to Kolota jakie tam ludzie ja byli i wyraziłem ochotę współpracy. No i się zaczęło. Tam niskiego panu został w Wielsi, Połomiona, Zakończyk, wraca pałęsy i, i z nim on dokładnie zasady współpracy, tylko on miał to nazwisko i nikt więcej. A czy tak. właśnie po dwójku, czy właśnie na dziedzinie 18 wymyśliłeś swój, no, chyba spisek? To jest najlepsze słowo. No, Widzę, no. że byłem wcześniej, bo ja cały czas moim celem bo nie było w tej racji. Ale nie od początku. No, od początku. milicji od początku było. tak. Jak ja przyszedł do Krakowa, to już tylko po to, żeby wyjaśnić te sprawy, które były nie wyjaśnione. Nie było żadnego innego kontekstu w tym. Przy okazji, że się się tym osobistym. No i tak to wyglądało. A, a jeszcze muszę powiedzieć, że mówisz o stanie gminy. W listopadzie były pacyfikacje gminy rzeszowskich, gdzie mówisz że jest stan wojenny, bo dostaliśmy rozkaz od generała Wejma, komendanta głównego, że w razie oporu strzelać. I wtedy już ludzi broni i i broni mieli miały tylko oddziały specjalne. Tam był tam katolicki, który na i nasz. W mhm. tych klasyfikacji gminno, ale... Tak, czy to prawda, że też był się inny, która ostrzegała Solidarność, że może się stan wojenny... Tak, tak. Ja bym... Ja miałem ja dokonany scenariusz tam wojennego, którego nigdy nie zdawałem, tak mi się udało wynioskować po ruchach, jakie władza podejmowała, że coś takiego będzie i to wkrótce miałem jeszcze dodatkową wtyczkę odpowiednią wkrośnie do wyboru tam był zastępcą komentarza i nie, nieświadomie na chwilę, tak, że nieświadomie współpracował. Także scenariusz dokładnie mieliśmy, mieliśmy się i przykazaliśmy sobie wiadomości. Dzięki temu Solidarność Warszawska i Wrocławska wytrwała swoje finanse wszystkie i ukryła całą poligrafię, tak że nic nie wpadło. Natomiast tak nie Nic się nie te, nic się no i... Teraz moment na który większość osób tutaj czeka, przynajmniej ja bardzo. Bardzo na niego czekałem. Czyli szkolenie, które zorganizowałeś dla zamowców w Dolinie Pieczu Po no, pierwsze, jak, jak doszło do tego, że że mogło się organizować też szkolenia Zaraz po, po wydarzeniach wydarzeniu myśmy pacyfikowali też, ja uczestniczyłem w pacyfikacji w druutu w Szkółcielina I, i CBA, takie było, tam jest dalej jeszcze na na na no tam na jakichś, na na na no tak na na na na na na na i to był to, i jeszcze zajezdnie tramwajową w Łagielnikach. No i tam w każdej tej pacyfikacji tak się składało, że no już tak samo wchodziło wystrzelowództwo, po czym szło pić z towarzyszami w partii, którzy tam też byli, a Zymuszu zostawiają tak samo pas, no i, i był o specjalny, który miał przywać nad wszystkimi. W razie, czego człowiek Chciałem to, do tego, żeby nie było żadnych szczelenia, żadnych konfliktów. Rozmawiałem z tych grudniczej koficznych. Ale ci nawet, um, um, już nie jako trener, już nie jako jakiś tam pomocnik, um, tylko stałeś na czele pacyfikacji w Nowej Kultury. No, bo no, nawet tak, nie stałem tak. To tak, byli generał Szczałka Wojskowej Ale ja byłem na jednym odcinku przejąłem do ustawy, bo taki miałem a, to zalecenie, że dla pierwszego dowódca nasz nie było za bardzo wydanej, tego Z... pryzmu specjalnego, więc ja byłem wyszczerwany pod stopnie, w ogóle, ja bym wtedy porusznikiem od koląży, ja przejmowałem po bo... prostu. i czułem na to, żebym nic się nie zdarzyło, żebym badali strzelę na tych przerwawcy, no i tak było, a nie było pałowa. Udało się i teraz tak łatwo mówić natomiast, no, gdyby aranż tak. był strzałem, Cześć, taki to było To pomaga Solidarności. Ja mówię, że w prawej Hucie jeden z moich podopiecznych przerażdował, był koła szkikowa i chciał i człowieka, ale nie chciałem, żeby nie krzyknęłem, Przecież I W czasie spinaczki y, taki trudne, to się mógł już jest tak, że życie się wydaje, że się... Wszystko się nie Ale to na taką spineczkę zapraszasz tu osób? Nie, też na przykład,